Witam, witam, witam. Las za gorlicami. Mamy sobie tutaj takie wysypisko samochodowe. Stoją małta wrastają w ziemię. To jest bodajże Subaru. Duży Fiat. Jest Mazda. Jest Trabant. Wszystko gnije. Pan Edek tym zarządza. Niejaki. Kilkudziesięcioletni stwierdził tylko, że on tych aut się nie będzie pozbywał. Jest też duży Fiat, za którego proponowałem panu Nedkowi 2000 zł. Pan Edek stwierdził, że rząd tego Fiata nie będzie sprzedawał, bo ma kupca. Szkoda tylko, że mówił o tym kupcu jakieś 8-10 miesięcy temu. Jak widać kupiec, nie wiem, albo nie dojechał, albo jeszcze jedzie. Rocznik 76 Fiacik. Gnije, można by go zrobić fajnie. No ale co zrobić. Klasyczny typ. Nie sprzedam, będę robił, albo nie sprzedam, będę, będę go gnił. No, na razie tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Szkoda, wielka szkoda.